Thank mm -hmm. you. Co Z Biegnę wzdłuż ciepły. Chwil. Zdjęcia Włosy ja kręcę się Pośród twych zimnych łez I skrą złości spalam żar Jak narkotycznie miruje stan I właśnie ja podniosłem głaz Także sobie mi Pachnia, samotność And then